Także nasz armator wykrakał, wkręciliśmy mooring w śrubę dziobową, czyli tak zwany ster strumieniowy. Dobra, odchodzimy ze sztynortu. Było zajebiście, był fajny koncert. Mega się dużo działo. Jesteśmy prawie ostatni, którzy wychodzą. Czekaliśmy, wiadomo, jesteśmy załogą tylko dwuosobową, tak i czekaliśmy, aż reszta wyjdziesz na spokojnie sobie odbić. Także do zobaczenia w następnej miejscówce. Co teraz będzie? Dobra, weź obwiąż, tam na kladze. Trzeba będzie chyba ponurka zadzwonić. No co ty? Ty wiesz co? No. Masz tam linę na dziobie? Weź no mi rzuć w razie czego, żebym się miało czego złapać. Co ma? Tam. No. I co? Tak, ona jest taka długa Ja ją taką krótką zrobić Powiedziałeś, że kawałek mam ci dać Kawałek, żeby zwisało mi tu Mów do mnie obojętnie dobra no. no, weź jeszcze raz delikatnie dobra. także nasz armator wykrakał wkręciliśmy mooring w śrubę dziobową czyli tak zwany ster strumieniowy Na razie chłopaki odkręcają na dziobie specjalną taką blachę mocującą. Zaraz zaczęłam. Mamy szczęście, bo Paweł mówi, pokazał mi to jest tylko zableczka, także przekładnia jest cała na szczęście. Odpłukać mniej roboty. poszli. Na szczęście, już mówiłem wcześniej, to tylko mały taki kruciec, a nie cała przekładnia, także wymienione w kieszeni zostało 1500 zł. Także możemy odpływać, już jest późna godzina, bo prawie 16, a chcemy na dziko gdzieś się rozbić. Tego armatora i jego teścia, najlepsza ekipa ever, uratowała nas z opresji. Na szybko, yy, dosłownie pół godzinki i na szybko udało się naprawić usterkę, troszeczkę się zdenerwowaliśmy na tą całą sytuację, także pamiętajcie mieć dobry serwis, sprawdzajcie umowy, czytajcie yy, i tyle. Ster strumieniowy działa z powrotem, wypłynęliśmy, jesteśmy już yy, na Jeziorze Sztynorskim, płyniemy dalej, Pozdrawiam. Artur! Chodź, podsadzę cię! <laughs>